Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych z Państwa, subskrybentów, nowych widzów. Cieszę się, że jesteście kochani y, dzisiaj ka karty Tarota i Lenormanda. Lustro, oczywiście aktualizacja lustra, tak jak lubicie, y, zawsze w weekend. Więc zapraszam do wysłuchania całego tego filmiku, całej tej wróżby, ponieważ wróżba jest jedna. I y, oczywiście zapraszam Was po wysłuchaniu tego rozkładu y, o Wasze komentarze, o Wasze proszę o lajki z kciuszkiem w górę. Proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz zostawcie. Subskrybuję z dzwoneczkiem u góry. Wtedy YouTube zawiadomi Was o moich ciągłych premierkach z wróżbami dla Was. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą, którą robię na podstawie zdjęć Waszych dat urodzenia. Oczywiście odpiszę Wam, kiedy są wolne terminy. Zapraszam serdecznie, Panie i Panów. Dobrze, moi kochani, teraz zaczynamy. Nasze lustro, nasz rozkład. Teraz e, chciałam Wam wytłumaczyć strony tego lustra, więc strona lewa ta to dzisiaj Wasza osoba ukochana, strona prawa to Wy, osoba pytająca, i po środku karty Lenormanda mówią, co Was łączy wspólnie. Zaczynamy od Waszych myśli. Myśli osoby ukochanej, ta osoba pokazuje mi się w romantycznym bardzo nastroju, mamy rycerza kielichów, chce wysłać wiadomość, chce może przyjść z kwiatami, chce randki z Wami, ale chce tylko romansu, afery, flirtów, to jest taki flirtownik młody, zalotny, nie może się jednak zdecydować sama ta osoba czego chce, tak? czy w te, czy we w te, czy napisać, czy nie napisać, czy się z Tobą spotkać, czy może z kimś innym. Może ma tutaj wybór. W każdym razie nie może, widzę, podjąć um, adekwatnej decyzji. Um, I um, jakby tutaj właśnie polega na tym problem, myślę, że ta osoba jest chwiejna, być może labilna, być może niezdecydowana, nie wie czego chce, żongluje tutaj, w każdym razie chce, Chciałaby randki, ale być może chce tylko afery, czegoś lekkiego, czegoś po prostu tylko romantycznego. Tutaj Wasze teraz osoba pytająca myśli to odcięcie. Odcięliście być może tą osobę już w myślach mentalnie. Odcięliście wszystko, co Wam nie służyło, a z... Yy, Mieczy jednak mówi o nowej szansie, o tym, że być może chcielibyście dyskusji, rozmowy na ten temat, co się stało między Wami, jeśli jest jakiś kryzys, jakiś problem i tutaj chcecie, by ta osoba Wasza kochana postrzegała Was jako piękną, wartościową kobietę, też Wy, y, myślę, jesteście zadbaną, piękną kobietą, która wie czego chce, żyje w zgodzie ze sobą, jest bardzo silna, bo mamy tutaj cesarzową, silna, y, zna swoją wartość i chce być traktowana z szacunkiem i tutaj chcecie, by ta osoba Was również tak traktowała. Myślę, że nie jesteście tutaj na zwykły jakiś tylko seks, jedną noc czy romans i chcecie tutaj tej, Osobie to jakby zaznaczyć, jeśli ta osoba chce tylko tutaj lekkiego flirtu, afery, tak? Co Was łączy na poziomie mentalnym to jest pies, czyli przyjaźń, oddanie, wierność, lojalność, to możecie na siebie liczyć, to, że możecie na siebie liczyć, pomocność, jesteście dla siebie pomocni, jesteście dla siebie tutaj przyjaźni, przyjaźnie nastawieni, tak? No, być może dla niektórych tutaj oznaczać to, że ta relacja była tylko lub będzie przyjaźnią plus, tak? Czyli przyjaźń plus seks. Jeśli Wam to odpowiada, to OK. jeśli nie, to no nie wchodźcie w to, tylko powiedzcie, że jesteście cesarzową, że jesteście wartościowszą kobietą. Schodzimy teraz do serca, kochani, w uczucia. Więc uczucia Waszej osoby ukochanej, ta osoba na pewno chce zakończyć swoją jakąś starą fazę, jest optymistyczna, że coś może zacząć nowego, coś by chciała zacząć nowego, chciałaby się otworzyć tutaj na coś nowego, ale nie może się zdecydować, być może ma więcej kobiet do wyboru, być może ma więcej opcji do wyboru, jest zupełnie, ta osoba niezdecydowana na zasadzie dyzio ma wiele pomysłów, ale nic e, z tego nie wychodzi e, więc niekonkretna już drugi raz mamy e, po prostu jakby niemożność podjęcia decyzji nieumiejętność podjęcia decyzji niedojrzałość e, nie wie ta osoba sama czego chce i na tym polega myślę problem co w waszym sercu wy myślicie, że ta osoba chciała tylko seksu lub że ta osoba jest toksyczna jakaś, że ta osoba jest opętana tylko seksem, że myśli tylko o seksie, chcielibyście jednak to wyjaśnić, jest sąd ostateczny, czyli wyjaśnienie spraw i chcielibyście by to odrodziło się na nowo, lecz na nowych zupełnie warunkach by to wyjaśnić, że tutaj jest jakaś toksyczność, jest coś po prostu co zburzyło tą relację co wspólnego jest to ryby ryby to, to to, że macie rzeczywiście emocje oboje macie do siebie emocje oboje jesteście być może już emocjonalni w stosunku do tej relacji pokazują się emocje, które są jednak zawirowane pływają w tej tej, jak to ryby też jest być może u niektórych aspekt finansowy nie wiem w jakim sensie ale tutaj być może wiecie wy lepiej Dobrze, schodzimy teraz do zamiarów. Jakie zamiary macie oboje w stosunku do siebie, oczywiście. Osoba ukochana. No tutaj kochani, mamy wieże. Coś rzeczywiście runęło między wami. Coś runęło, coś się zepsuło, coś się zburzyło, jest blokada, jest jakaś kłótnia, jakaś, nie wiem, awantura na stoje fajerwerków. Wszystko się rozpieprzyło, roz. roz Burzyło. I teraz pytanie jest, co z tego będzie. Mamy pazia. Pazia yy, yy, mieczy. Paść mieczy mówi o tym, że ta osoba jest niedojrzała jeszcze do jakiegoś konkretnego związku. Jednakże chce się douczać, chce yy, jakby do, doznawać doświadczeń poszukuje czegoś sam nie wie czego, jest jakiś zakręcony, zawirowany może jest to osoba młodsza od Was lub równa wiekiem ale niemniej jednak niedojrzała emocjonalnie czy psychicznie czy mentalnie do konkretnej stabilnej relacji ta osoba Was też może gdzieś podgląda podgląda w internecie czy podgląda gdzieś Was, po prostu pokryjomu i yy, yy, myśli bardzo intensywnie. Myśli bardzo intensywnie, jest bardzo w głowie tutaj, zamknięta. No i Azbuław mówi o nowej szansie, o tym, że chce ta osoba właściwie ukierunkować swoje działania, no, mam nadzieję w kierunku Waszej relacji. I tej myśli bardzo jest rzeczywiście w głowie zamknięta mentalnie, Myśli też ma jakąś intuicję bardzo tutaj rozbudowaną i myśli, czy ta relacja ma prawo bytu, czy chce tej relacji. Wy, wy, kochane osoby pytające, myślicie o tym, że ta osoba ma jakieś emocje owszem do Was i tutaj jakby... Chcecie użyć wszystkich swoich talentów, by ta osoba być może wróciła, by ją z powrotem przyciągnąć. tak? Wiecie, że ta osoba jest młodsza lub wiekiem Wam równa, ale jakaś młodociana, taka niedojrzała. Tęsknicie, myślicie o tej osobie, być może wieczorową porą, nocą brakuje Wam tej osoby, jesteście jakby duchowo ze sobą powiązani. Być może jest to bliźniacza dusza, tak myślicie, być może po prostu tylko tęsknota tak? za uczuciami, za randkami, za romantycznymi chwilami. To co łączy Was wspólnie to powrót, chcecie wrócić do siebie, chcecie spróbować jeszcze raz, chcecie by to się naprawiło, wzmocniło, ulepszyło, było bardziej stabilne. Być może czekacie tutaj na odpowiedni moment, by wrócić. W każdym bądź razie oboje pragniecie powrotu, oboje pragniecie wyjaśnienia sprawy. Jeden drugiego tutaj widzę, chce przyciągnąć lub podgląda. No problemem moim zdaniem w tym jest to, że ta osoba jest rzeczywiście jakby niezdolna tutaj do konkretnej decyzji. Sama nie wie czego chce, boi się podjąć decyzji, jest niekonkretna, labilna no i jakby tylko tutaj seksualnie opętana, tak, przede wszystkim wy tak myślicie o tym ale karty Lenormanda pokazują przyjaźń emocje, chęć powrotu więc życzę wam by wszystko dobrze się potoczyło niemniej jednak bądźcie tą cesarzową, znajdźcie swoją wartość, nie dajcie się tutaj usiedlić w jakieś tylko seksualne romanse no i Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech się dzieje. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.